Chcesz, aby haker łatwo wykradł Twoje dane? Bardzo łatwy sposób. Ustaw hasło, które zawiera imię Twojego psa i datę Twojego urodzenia. Sukces gwarantowany. Vector Solutions.